Cześć, witajcie serdecznie, zapraszam was na recenzję God of War. Ten materiał rozpoczynę tak bardziej nietypowo, ponieważ zacznę go od krótkiego podsumowania. Zatem co sądzę o God of War? Moim zdaniem jest to naprawdę świetna produkcja. Powiem wam szczerze, że w tej produkcji podobało mi się niemal wszystko i od samego początku rozgrywki czułem się niczym prawdziwy Bóg wojny. No dobrze, a więc, czy poleciłbym Ci zakup tej produkcji? Moja odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Tak, tak i jeszcze raz tak. Tu zaznaczyć materiał ten nie jest reklamą gry. Natomiast stanowią tylko i wyłącznie własne spostrzeżenia na temat tej produkcji. Powiem szczerze, że to było ale mi się podobało. Naprawdę szkoda, iż karata ukazała się dopiero teraz na PC. Jednak jak mówi przysłowie, lepiej późno niż wcale. No ale w pożądalu przejdźmy do konkretów. No ale od czego by tu zacząć? Ach, okej, okay, już wiem. Zacznę od najważniejszego moim zdaniem elementu każdej gry, czyli od historii fabularnej. Moim zdaniem historia fabularna jest fenomenalna i dopracowana w każdym aspekcie. Jak już jestem przy temacie historii fabularnej, to wspomnę o kolejnym ważnym aspekcie powiązanym z nią. Czy domyślacie się już jaką kwestię mam na myśli? Mam tu na myśli głównych bohaterów i ich historie zostały naprawdę świetnie napisane. Kolejną kwestią wartą pochwały jest naprawdę świetna klimatyczna oprawa audiowizualna. Powiem szczerze, że stoi ona na bardzo wysokim poziomie, co niezmiernie mnie cieszy. To teraz wspomnę nieco o modelu fizycznym postaci oraz otoczenia. W tym aspekcie również nie ma się do czego doczepić, wszystko wygląda tutaj bardzo ładnie i jest perfekcyjnie dopracowane. Na ogromną nie pochwałę zasługuje zresztuje? również to, że kara dostała pełną polonizację napisy oraz dubbing. Ponadto muszę powiedzieć, że jakość dubbingu jest moim zdaniem naprawdę świetna. To, że jak na razie mówię o tej produkcji w samych superlatywach nie oznacza wcale, że nie ma ona żadnych wad. Oczywiście, tak jak każda inna produkcja i ta posiada wady. Jednak z mojego punktu widzenia w żadnym stopniu nie rzutują one na przyjemność z rozgrywki. Do minusów mogę zaliczyć to, że niekiedy przeciwnicy są zbyt słabi i ich pokonanie nie stanowi zbytnio wyzwania. Wymagania sprzętowe gry mogą stanowić co dla niektórych pewien minus, ponieważ są one wygórowane. Ostatnią rzeczą, jaką można uznać za minus tej produkcji jest dość wysoka cena. W tym odcinku będę powoli zmierzał A, ku końcowi, zatem pora na ostateczny werdykt. God of war, But co yes. naprawdę solidna produkcja, godna polecenia, moja ostateczna ocena dla tej gory to 9 punktów na 10.